Dzień dobry, nazywam się Barbara Piórkowska i jestem e, pisarką e, i trwa tydzień bibliotek. E, i w ramach akcji Znajdziesz Mnie w Bibliotece chciałam Państwa Was zaprosić do wypożyczenia mojej książki Kraboszki. No Taką sytuację mamy, że biblioteki działają, ale w bardzo specyficzny sposób, bo możecie przyjść i wypożyczyć książkę, natomiast nie możemy się spotkać wciąż na wieczorze autorskim. Ja bym oczywiście bardzo chciała jako autorka z wami, z państwem porozmawiać, wymienić refleksje, sprawdzić co u was, jakie książki przeczytaliście, przeczytałyście, co takiego ciekawego was ostatnio zainspirowało. To wszystko można znaleźć w bibliotekach i w lekturach, które możecie stąd wypożyczyć. Ja mam nadzieję, że te spotkania niedługo wrócą, że wrócimy też do takiej żywej relacji, wprost i będziemy w dużym gronie mogli i mogły porozmawiać o tym, co nas boli, smuci, co nas raduje. A póki co zapraszam do wypożyczania i do czytania i kraboszki tutaj z tą uroczą sową na okładce bardzo wam się kłaniają i zapraszają do przeglądania stron, do rozmyślań, do przyjemnego spędzania czasu. No i tak jak w moim wypadku też czasem, wybaczcie mi, bardzo lubię to robić, ale czasem też i do wąchania książek. To jest taka moja ulubiona czynność, zwłaszcza w tygodniu bibliotek.